Teraz wciśnij uruchom. W grudniu szkoły wezmą udział w globalnym wydarzeniu edukacyjnym. Godzina kodowania. Cool. Godzina kodowania. Nauczyciel mówi, że się wciągnęliście. Tak, to jest świetne. Dziś uczniowie mieli godzinę kodowania w ramach globalnego ruchu pokazującego dzieciom, jak się tworzy programy i aplikacje, z których korzystają. Największe wydarzenie edukacyjne w historii. Organizatorzy postawili sobie ambitny cel – dotrzeć w tym tygodniu do 10 milionów uczniów. Zarejestrowało się niemal 15 milionów. Z dumą dołączam do uczniów, nauczycieli firm i organizacji non-profit wspierających nauczanie informatyki w szkołach w USA. Dobrze wyruszacie na podbój świata. Mam! Są podekscytowani. Ojej, to działa! Dałam radę. Nie muszą potem zostawać informatykami. Może wybiorą inne zawody, ale w naszym świecie informatyka to podstawa. Przenieś średnik. Patrzcie, co zrobiłem. Piękne. Tworząc program musisz myśleć nieszablonowo. Zmieniając technologię możesz zmieniać świat. Dziewczyny w każdym kraju, poznajcie jedną godzinę kodowania. Może i powinien to wdrożyć każdy okręg. Pomóżcie nam dotrzeć z godziną kodowania do każdej szkoły, klasy i dziecka. Moja szkoła to robi. Do nauczycieli z całego świata. Pomóżcie nam dotrzeć do każdej szkoły w grudniu tego roku.